Witam serdecznie, kochani słuchacze, kochani subskrybenci i nowi widzowie. Witam na kanale Oracle Miłości u Loeli. Ja nazywam się wróżka Loelia i dzisiaj spontanicznie robię wróżby live z powodu... Sobótki. Sobótka w niektórych regionach Polski jest znana. Słowiańska tradycja. Sobótka dzisiaj zastąpiona jest niestety komercyjnym świętem Walentynki. No, ale zróbmy sobie wróżby z okazji właśnie tej sobótki, czyli Nocy Kupały. <śmiech> Przepraszam, Noc Kupały była z 21 na 22 czerwca. Słowiańskie święto związane z letnim przesileniem słońca obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku. Ta najkrótsza noc w roku jest właśnie około 21-22 czerwca. W niemieckiej kulturze jest równie jak w polskiej też ta tradycja. Nazywa się Fest. I również chrześcijanie nawet yy, ten fest obchodzili, ale jest to raczej tradycja bogańska. Jest to tradycja ludowa, obrzędek. Hmm, oczywiście też obrzędek dla zakochanych. Święto ognia, wody, słońca i księżyca. Święto urodzaju, płodności, radości i miłości. Szczególnie obchodzone przez ludy słowiańskie, ale również znane na innych obszarach. Na przykład polskich. Na przykład. Ludy bałtyckie, germańskie, celtyckie też obchodziły Sobótkę. W Finlandii jest to bardzo ważne święto. Również na Łotwie, czyli w tych krajach właśnie słowiańskich, jak już wspomniałam. Także święto również obrzędek miłosny. Mm, więc dlatego miłosne wróżby. Zapraszam wszystkich w ten czas Nocy Kupały na wróżby sobotkowe, czyli kupujcie znaczki i zadawajcie konkretne pytania. Zobaczymy, co pokażą karty Tarota i Lenormanda. Przypominam, że są wróżby małe, średnie i duże, w zależności jaki znaczek kupicie. Proszę zadawać krótkie pytania i nie pisać długich tekstów, bo ja nie mam absolutnie ani czasu, ani możliwości czytania długich tekstów. I kochani, zapraszam do kupowania znaczków. Znaczki są na dole, mają taki, taką, taką, taki symbolik, dolara Witam Bibi Bibi jesteś na czacie która dzisiaj pomoże mi tutaj yy, ko koordynować troszeczkę znaczki mhm, coś napisałaś, ale nie zdążyłam tego przeczytać Bibi dobrze, dziękuję Bibi że pomożesz więc yy, kochana Bibi jak wróżba mała, to tylko M. Dobrze? nie całe wyrazy. Dobrze, tylko M. Widziałam wróżba mała, czyli M piszemy. I pytanie y, ty, proszę zadać konkretne, bez opisów. Proszę też innych wszystkich subskrybentów i kochane moje słuchaczki i słuchaczy, nie, nie opisujcie mi długimi, długimi zdaniami, tylko krótkie pytania. Na przykład y, imię, imię partnera musi być, imię partnerki musi być. Na przykład czy Piotr mnie kocha, czy Piotr mnie zdradza, czy Piotr napisze, czy Piotr przyjedzie, czy, czy się spotkamy z Piotrem. Także konkretne pytania. Proszę Bibi jeszcze raz zadaj mi pytanie, czyli M mała. Żebyście Państwo zrozumieli, w zależności od jakich znaczków kupujecie, oczywiście są te wróżby segregowane. No nie każde znaczki mają różną cenę. Do 10 zł jest tak zwana wróżba mała z trzech kart. Do 20 zł jest tak zwana wróżba średnia z 6 kart. Tak i powyżej 20 zł Czy Ola i Mateusz będą razem? Dobrze. Czy Ola i Mateusz będą Razem, ok. Witam, Olu. Dobrze zadane pytanie, czy będziecie razem? Ok. Aha, duża wróżba z dziewięciu kart jest od 20 zł, wzwyż, to znaczy 21 zł musi być, tak? Bo do 20 zł jest jeszcze średnia. Ok. Czy Ola i Mateusz będą razem? Ok, zobaczmy. Czy Ola i Mateusz będą razem? Czy Ola i Mateusz będą razem? Czy Ola i Mateusz będą razem? Dobrze, zobaczmy, kochana Olu. Powiedzcie karty, czy Ola i Mateusz będą razem?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 Spadła mi karta pod stół. Już ją wyciągam. Dobrze. Mała. Tak, będziecie razem, pomimo, że jest bardzo jakaś teraz, myślę, między Wami blokada. Blokada i jakieś straty, jakieś lęki też. Straty, lęki... Aha, średnia, dobrze, średnia, dobrze, kochana, dobra, to już mam, mam, te karty mi wypadły, więc mam sześć kart, to się zgadza, wow, sześć kart jak na zawołanie mi wypadło pod stół, czyli zgadza się, tu mówiłam o lękach, tu mówiłam o blokadach, właśnie z tych kart, które mi wpadły pod stół, yy, nie wiem, czy macie jakiś tutaj konflikt, czy macie jakieś, nie wiem, sprzeczki, dyskusje, niewiadome, Tutaj on jakby nie, nie, nie, nie, nie mógł się zdecydować, widzę, jest jakiś niezdecydowany, stoi na rozdrożu, nie umie podjąć decyzji. Zobacz, kochana, ma dwie jakby tutaj kwestie wyboru. Tak, mamy konflikt, no widzę, widzę, bo to konflikt powoduje wam, kochani, tutaj blokady, mur, separacje no jak to się mówi, dystans, tak? jakby brak kontaktu, oziębłość, straty. Szczury to straty i lęki, czy już czasem nie jest to teraz zakończone, tak? Więc macie konflikt, ale jest przyjaźń między wami duża. Przyjaźń, przyjaźń plus powiedziałabym, przyjaźń, wierność, lojalność. Jesteście, możecie na siebie liczyć, jesteście sobie jakby lojalni tutaj się nie spotykamy, tak, no widzę, no bo jeśli są szczury, jeśli jest wieża, kochana, to nie ma spotkań, jest separacja, jest, jak to się mówi, dystans, tak, się zdystansowaliście przez, przez te szczury, czyli przez konflikty, tak, i teraz każdy z Was ma lęk, co z tą miłością, są straty w miłości teraz, on nie może się zdecydować, ale on, kochana, Kochana Olu, on myśli, że jest to związek z przeznaczenia, że jest pani z przeznaczenia, że jest pani dla niego ważna, że jest pani dla niego no, po prostu osobą jakąś, być może tutaj, nie wiem, bliźniaczą duszą lub yy, bratnią duszą, jakkolwiek by to nie nazywał. Znaczy, nie chcę tego te, w, tym, w tej kwestii przesadzać, bo to w ogóle nie jest ważne. Chodzi o to, że on myśli, że to jest bardzo ważny dla niego związek. Pani jest dla niego ważna i e, zastanawia się, co ma zrobić, ale chce się spotkać. Chce się spotkać i chce się e, tutaj na pewno porozumieć, ponieważ myśli o spotkaniu, o wyjaśnieniu spraw. On też e, jakby głowi się, jak to się potoczy, czy w te, czy we w te, tak? I on teraz na razie się jeszcze no, zastanawia i boryka. Ale dlaczego mówię, że będziecie razem? Ponieważ jeśli dojdzie do tego spotkania, jeśli bazuje wasza relacja, znaczy, która była tak na przyjaźni, lojalności, wierności, zaufaniu, to w przełożeniu na dnie ta karta wyszła. Więc miłość, jest miłość, macie uczucia do siebie, tęsknicie ze sobą i jeśli się spotkacie, jeśli dojdzie do tego spotkania, które tutaj jest w jego głowie, to miłość wygra. Miłość wygra z tym, że oczywiście nie możecie sobie nic wyrzucać, się awanturować, obrażać, czy, czy nie wiem, jakieś epitety do siebie słać, tylko spokojnie się spotkać, porozmawiać, wyjaśnić i spróbować jeszcze raz, bo miłość jest. Miłość, przyjaźń, wierność, lojalność, chęć spotkania, on się zastanawia głowi. Oczywiście y, są straty w miłości, szczury i, i serce to straty w miłości, są też lęki, czy, czy ta miłość po prostu nie jest stracona ale na końcu, niemniej jednak wyszła karta miłości, czyli uczucia są. Będziecie razem, myślę. Tylko, że spokojnie, spokojnie, nie wyciągać jakichś brudów i nie po prostu, nie wiem, jakiś, bo ty jesteś taki, bo ty jesteś taka, bo ty to, bo ty to. Proszę tego nie robić. Tylko spokojnie iść na spotkanie. Dziękuję, Olo. Także moim zdaniem będziecie razem. Czekać na jego wiadomość. Jak on wyjdzie z tego takiego, wiesz, zwątpienia z tej izolacji, z tej jaskini swojej, to on pewnie napisze o spotkanie. I proszę spokojnie, spokojnie iść na to spotkanie. S. Co będzie między Edytą a Jackiem? Moment. S. Średnia, tak? Dobra. Co będzie między Edytą, a Bibi duża, ok, duża, ale Bibi duża Jackiem od Jarkiem. Co będzie między Edytą a Jarkiem czy Jackiem? Co będzie między Edytą a, nie widzę właśnie, Jackiem, Jackiem, ok, Jackiem, Jackiem. Jackiem. Dobra, czyli Jacek. Nie widzę dobrze tego czatu, wiecie? Innej Edyty, ok. Czyli to nie Pani, bo ja myślałam, że... Bo to taki zbieg okoliczności. Myślałam, że już Pani... E, e, że już, Edytko, Ty szalejesz. Dobra, więc robimy e, Edyta i Jacek. ok. Myślałam, Edytko, że Ty już... E, Zawładnęłaś znaczkami, <grym> a tu nagle inna Edyta i też pan na J, no? też na J, again, e, dlatego się po prostu zakręciłam, <grym i wytrych> Okej, okay. dlatego zwątpiłam, co za Jacek, nie? mówię, co z Jarka na Jacka zmieniłaś, <grym i wytrych> no dobra, co będzie między Edytą a Jackiem, dobra, kochana Edytkowi tam, nie wiem, co to za Edytka jakaś inna, Czyli duża, duża z dziewięciu kart. Ok. Czyli Edytko, skup się na Jacku. Wizualizuj jego twarz, ale nic nie podpowiadaj mi, proszę. I zobaczmy, co będzie między Wami. Czyli, jak się to ułoży tak między Wami. Powiedzcie mi, kochane karty, co będzie między Edytą a Jackiem. Co będzie między Edytą a Jackiem? Powiedzcie, kochane karty, co będzie między Edytą a Jackiem. Powiedzcie, kochane karty, co będzie między Edytą a Jackiem. Powiedzcie, kochane karty, co będzie między Edytą a Jackiem. Co będzie między Edytą a Jackiem? Spokojna energia widzę między wami jakaś, ponieważ nie wypadają mi nawet karty, są jakieś wręcz ociężałe, być może jego energia jest jakaś ociężała, być może jest pasywność między wami jakaś, brak działania, brak rozwoju, ponieważ takie karty są tępe. Hmm, na przykład w wypadku Oli wypadły mi pod stół wszystkie, tak? Ola <głos> była po prostu już zniecierpliwiona, ale tutaj jest zupełnie co innego. W ogóle karty są ciężkie, nawet do tasowania, kochana Edytko, więc myślę, że jakaś taka pasywna sytuacja między Wami, jakiś taki brak działania, czy, czy ospałość, czy chociaż słońce pierwsza karta, wow. Zobaczmy, zobaczmy co wyjdzie.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 czy macie jakieś konflikty, bo się poraniliście, nie wiem, zerwaliście ze sobą, yy, po prostu macie, jesteście oboje zranieni, spoturbowani, jest koniec, koniec jakichś spotkań, koniec komunikacji, nie piszecie? Szczury, szczury i, yy, i tutaj blokady, blokady. Czy on, yy, nie wiem, pani jego albo on panią zablokował? Proszę mi szybciutko, króciutko napisać, nie pisać całej książki. Tak. Proszę napisać tylko tak czy nie, czy się tutaj poraniliście. Nie wiem, yy, bo jest jakaś kosa, czyli no, blokady, turbulencje, powiedziałabym, szczury i szczury, straty, lęki. Pani się w ogóle lęka i boi, co, czy, czy to w ogóle jeszcze będzie. Tak, koniec. No dobrze, widzi pani, pani kochana, Edytko, koniec. Koniec, naprawdę jest koniec, Przy, przykro mi, bo nie chcę nigdy takich wróż mówić, ale jest naprawdę koniec, zobacz, wyszła na spodzie karty zupełnie in, inaczej niż u Oli, Oli tutaj wyszło serce, Pani wyszła koza, czyli koniec i jeszcze szczury, straty, straty totalne, Pani zablokowała, tak, Pani blokuje, no bo osoba pytająca i tutaj takie, takie w ogóle jesteście poranieni, nie wiem, czy żeście sobie coś wygarnęli, powiedzieli, czy już mówię, Byliście szczęśliwi, zakochani. Pani jeszcze cały czas jest zakochana, tak? Pani chce, chce zgody. Teraz Pani by chciała, żeby to wszystko się wyjaśniło, żebyście poszli dalej drugą, jedną drogą, ale jesteście teraz na rozdrożu, czyli nie wiecie w ogóle, jak, w którą stronę to pójdzie, tak? Byliście w związku, bo jest pierścionek, czyli Pani by chciała w ogóle jeszcze tego związku. Pani tutaj ma gorące uczucia do niego, widzę. Jest on dla, dla, dla Pani ważny. Chciałaby Pani się z nim spotkać i chcielibyście coś wyjaśnić. Chciałaby Pani, by się to wszystko jeszcze dobrze ułożyło, by się wyjaśniło. Są bociany, czyli chciałaby Pani spotkania. Chciałaby Pani. Tylko, że zablokowała Pani, jest Pani dumna, nie wiem, obrażona, poraniona. E, coś, coś się wydarzyło. No, kosa to już jest naprawdę straszne. No, proszę sobie pomyśleć, żeby ktoś walnął Panią kosą. No, to to już jest straszne jakieś takie, nie wiem, zranienie czy kłótnia, czy, czy, czy, czy, kłódnia, czy czy, czy odcięcie tak no i tutaj chce pani spotkania chce, chce spotkania chce, myśli pani że on jest partnerem z przeznaczenia że jest ważny że ta relacja jest ważna nie chce pani go puścić ale tutaj jest niecierpliwienie frustracja najwyższy czas żeby to wyjaśnić pani uważa że jesteście bratnimi duszami że jesteście wyjątkowi jacyś dla siebie ale są niestety straty, tak jak mówiłam, powtórzę i jest koniec. Jest koniec. Jest koniec. Co będzie między Edytą a Jackiem? Kosa, blokada, koniec lęki, koniec lojalności, koniec wierności, straty na przyjaźni nawet, straty na związku, straty na wierności. Także, kochana, jeszcze... Jakby, znaczy ja wiem, że jest w pani chęć spotkania z nim, pomimo że pani zablokowała, pomimo że pani jest nie wiem, obruszona, y, y, pogniewana, zraniona, y, y, zamknęła się w sobie, to chce pani się spotkać. To jest sprzeczność, chce pani się spotkać. Więc musi pani wyjść z tej skorupy. Jeśli pani chce ratować to, to szybko musi pani wyjść z tej skorupy. Jeśli on napisze to proszę iść na spotkanie. Tutaj w sercu Pani, w sercu Pani, w środku, jest chęć i pragnienie spotkania i rozmowy, wyjaśnienia wszystkich spraw, bociany. Widzi Pani, wszystkie te chmury, które się nad Wami piętrzą, problemy, mają się wyjaśnić, ma się pojawić znowu słońce na horyzoncie i pozytywność. Więc w sercu, w samym środku Pani rozkładu jest yy, tęsknota za spotkaniem i rozmową, by sprawy szybko wyjaśnić. I to szybko trzeba Ponieważ jest jeszcze w lecie to możliwe, słońce mówi o porze letniej, o tym, tych miesiącach letnich, więc w miesiącach letnich jest jeszcze tutaj szansa, by to wyjaśnić, jeśli Pani wyjdzie z swojego domku, swojego, ze swojej skorupy zatwardziałej, bo się Pani zawzięła. Ja rozumiem, że jesteśmy dumne, że jesteśmy... Nie chcemy się poniżać, tak dalej to jest wszystko dobrze. Ja, ja sama taka jestem, ale jeśli pani chce ratować, bo pani kocha, jest, pani pragnie go, jeśli pani chce ratować, no to trzeba iść na spotkanie i to wyjaśnić. I nie mieć tych lęków. Znaczy, w zależności co on zrobił, no bo się kieran, o, o, to, no to to musiał panią naprawdę poturbować czymś, tak? Czy, zdro, czy nie wiem, zdrada, kłamstwa, czy jakieś nie, obrazy, wybuch czegoś. Są ogromne straty przez to. Pani po prostu się obruszyła, uniosła honorem. Ale no, kochana, jeśli chcesz końca, to trzymaj tak. Trzymaj tak, jeśli chcesz końca tej relacji. Trzymaj tak. Zablokuj, bądź zimna, odetnij, wyczyść, koniec. Jeśli chcesz tego, czyli samego końca. Ale jeśli chcesz naprawy, ponieważ pragniesz go i masz dobre tak naprawdę do niego intencje, to idź na spotkanie i wyjaśnij to. Tu jest wyjaśnienie. Tu jest wyjaśnienie tych spraw pozytywne. Ale spokojnie. Nie, nie obarczaj go brudami, jakimiś wypominaniami czy epitetami. Najm. Spokojnie iść i zobaczyć. Zobaczyć co z tego wyjdzie, bo to jest energia. A słowami się tylko rozjuszycie. Słowami możecie doprowadzić do kłótni znowu. Nie, nie, nie, nie szarżować słowami, tylko iść i zobaczyć energię. Energię, jakie są. Tak? W ten sposób, kochana. Czyli szybko jeszcze w okresie letnim idź na spotkanie i ratuj, jeśli Ci na tym zależy, a jeśli nie, to zostań w karcie blokady, czyli w kosie. Zawzięta, uparta, uniesiona, zraniona, to zostań w tym, jeśli chcesz końca. Ok, dziękuję serdecznie, Edytko. I zapraszam następny znaczek. Bibi, duża, co będzie dalej z Edytą i Jarkiem? Aha, teraz jest Jarek, ok. Czyli już pani zawładnęła znaczkami i ikonka, kąkami. Dobra, duża, co. Będzie dalej z Edytą i Jarkiem teraz, żebyśmy nie pomylili Jarka i Jacka z Jarkiem. Proszę jeszcze raz powtórzyć pytanie Bibi, żebym sobie jeszcze raz zobaczyła. Co będzie dalej z Edytą i Jarkiem? Dobra. Duża, ok. Dobrze, czyli dobrze zapisałam. Edyta i Jarek teraz. Co będzie dalej z Edytą i Jarkiem? Co będzie dalej z Edytą i Jarkiem? Co będzie dalej z Edytą i Jarkiem? Powiedzcie, kochane karty, co będzie dalej z Edytą i Jarkiem?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 Jarek, przy, no, przyjaźń plus tutaj się pokazuje, tęsknota, ale i również y, schacki, schacki po kryjomu, ponieważ księżyc pod osłoną nocy to są schacki po kryjomu, w sekrecie. Tutaj on przyjedzie, będzie jakaś akcja między wami, ale będą również frustracje. Uwaga na awantury, wow, y, uwaga na y, kłótnie. Kłótnia, frustracja, furiacka jakaś tutaj, furiackie spotkanie i blokady, separacja, dystans. Dwóch facetów mi się pokazuje. Wow! Uwaga, kosa. Kochana Edytko, numer, numer dwa, bo teraz, żebyśmy nie pomylili, żebyśmy nie pomylili Edytek. I Jacka z Jarkiem, więc tak. To samo wyszło co u Edytki numer jeden, czyli kosa. Uwaga, już tłumaczę. Mam dwóch mężczyzn. I to jest właśnie zagadka. O co chodzi? Ten to jest Jarek. A ten to nie jest Jacek, nie? Tylko jest. Ten jest Jarek, czyli osoba ukochana, a ten jest ktoś inny. Ale kto? Ale kto? To jest dobre pytanie. Ponieważ pojawiło mi się dwóch mężczyzn, pierwszy, to, pierwszy mężczyzna jest na pewno Jarek, bo to jest zawsze ta osoba, właśnie, o którą pytasz. A druga osoba jest tutaj, jakaś być może przy pracy, przy pracy lub gdzieś, no nie wiem, jakaś inna osoba, która będzie chciała tutaj romansować coś z, z tobą, Edytko. Dobrze, zacznijmy od początku. Jarek, przyjaźń plus, będą spotkania tutaj pod osłoną nocy, czyli w sekrecie. W sekrecie, nie wiem, wieczorami, w nocy, tutaj jakieś schacki, przyjaźni plus mi się pokazuje z Jarkiem. Czyli nadal będzie to przyjaźni plus. No ale jesteście zaprzyjaźnieni plus seks, jesteście, możecie na siebie polegać i tak dalej, no ale tutaj mi się pokazują sekretne spotkania, czyli romans, flirt, yy, nie wiem, seks. Natomiast tutaj przyjdzie jakaś wiadomość od Jarka, lub przyjedzie on, przy, przyjdzie, lub przyjedzie, lub wyśle jakąś wiadomość, i ta wiadomość, lub ten przyjazd, lub jego wizyta będą mm, tylko powodem frustracji, lub nie Daj Bóg awantury na trzy fajerwerki. Ponieważ wynikiem tej awantury, lub tych dyskusji, lub tej wiadomości będzie separacja, izolacja, oziębłość, y, nie wiem, potrzeba bycia samemu, y, jaskinia, y, no po prostu znowu tutaj taki odstęp między Wami, tak? Ponieważ on będzie, nie wiem, zasłaniał się, że ma dużo do pracy, czy ma dużo jakichś różnych swoich spraw i tutaj będzie frustracja. Uwaga, by się naprawdę nie pokłócić, bo to jest też katnia, ta karta kłótni, tak? Wybuchu jakiejś kłótni i właśnie w konsekwencji ta separacja. Teraz tak, tutaj są jakby jakieś jeszcze wątpliwości, nie wiadomo, w którą stronę to się rozwinie. Są jakieś duże sekrety, ale również y, może być jakiś inny mężczyzna, który tutaj być może smoli do Ciebie jedyczko cholewki, Lub który jest zainteresowany, który Cię obserwuje, patrzy Być może jest to osoba przy pracy, bo to jest kontrakt Czyli kontrakt, umowa w pracy, ewentualnie papiery jakieś Ale jeśli nie jest w pracy, znaczy przyglądnij się najpierw, czy jest ktoś taki w pracy Ale jeśli nie jest w pracy, no to po prostu ktoś inny, z kim będziesz mogła tutaj rozpocząć jakiś nowy rozdział y, historii jakiejś miłosnej, czy jakiegoś, no nie wiem, jakiejś relacji. Y, nowy rozdział po prostu z kimś zacząć, tak? Czyli pisanie następnego rozdziału romantycznego. Tutaj będzie coś możliwego, a tak jakby z Jarkiem, bo pytasz o Jarka, tutaj jest kosa, czyli jakby zerwanie. Może jak poznasz kogoś innego w okresie tutaj teraz najbliższym trzech miesięcy, czyli w lecie, to może zerwiesz z Jarkiem te schadzki takie potajemne i, i bardzo takie tajemnicze, czy, czy bardzo takie jakby, powiedzmy, no frustrujące, tak? No ile, ile będziesz czekać, tak? Być może jeśli poznasz innego faceta, jakiegoś konkretnego, który wie, czego chce, to być może właśnie zerwiesz tutaj te, wiesz, te romanse taką do mnie. Tego bym Ci życzyła tak naprawdę, żeby ten mężczyzna tutaj przyszedł z kwiatkiem, widzisz, ma kwiatek w ręku, jest romantyczny, chce romansować. Typ amanta, typ romantyka z kwiatkiem w ręku. Także życzę Ci takiego faceta, żeby w ogóle wyjść z tej y, tutaj sytuacji, którą masz teraz. Y, Jarek jest dla Ciebie y, źródłem frustracji, ale te frustracje przejdą, jeśli poznasz innego faceta. Być może ten inny facet... Jest powodem do tych frustracji, ponieważ Jarek coś zaobserwował i być może jest zazdrosny. Z drugiej strony, jeśli zerwiesz z, z Jarkiem, to dopiero otworzy się ten inny facet być może na Ciebie, lub Ty się otworzysz na innego mężczyznę. Tutaj Jarek chce tylko spotkań potajemnych. Ta karta jest spotkania potajemne, pod osłoną nocy, sekrety, tak? Także tutaj Jarek chce tylko potajemnych spotkań. Także coś takiego, coś takiego mi tu wyszło. Ciekawa historia z dwoma mężczyznami, ale życzę Ci, kochana, żebyś poznała tego drugiego mężczyznę i żebyś zaczęła pisać rozdział historii miłosnej zupełnie z kim innym. I to by było rzeczywiście wyjście z sytuacji. Dziękuję, zapraszam następny znaczek, kochani. Ciekawe, tak, bardzo ciekawe, no ale w lecie możemy poznać kogoś, bo jest piękny, piękny czas, żeby wychodzić, spacerować, czy gdzieś się wybrać i trzeba się po prostu tylko rozglądać, uśmiechać, promieniować dobrą energią i możemy kogoś poznać. I to by było właśnie najlepsze wyjście z sytuacji, kochana, ale zobacz też przy pracy kogoś, ponieważ być może kontrakt to też oznacza ta karta, kontrakt przy pracy, kontrakt. Dobrze, zapraszam następny znaczek. Bibi. Nie widzę nowych znaczków. Dobrze, to poczekamy jeszcze chwileczkę. Poczekaj Bibia ja Ci um, jeszcze za to, że pomagasz, y, tutaj y, wyciągnę jedną kartę Tarota. Zobaczymy co pokażę. Co będzie z Edytą i Jarkiem? Okay. No tak, z Edytą i Jarkiem będzie tylko seksualna tutaj y, taka energia. Wyszła mi energia seksualna. On widzi Panią bardzo seksualnie, Edytko. To opiera się po prostu tylko na seksie. Więc yy, nie jest to taka miłość romantyczna, jaką byśmy wszystkie pragnęły, tylko tu jest taki rajny seks. No Jarek widzicie bardzo seksualnie, bardzo po prostu tak... Yy, energia buchająca seksem mi wypadła. Więc być może ten inny mężczyzna, którego powinnaś poznać, będzie chciał miłość takiej normalnej, tak, romantycznej, nie tylko opartej na seksie. Zapraszam do kupowania znaczków na sobótkowe wróżby miłosne. Zadawajcie jakieś pytania, które Was interesują o Was lub o partnerach, lub o rodzinie, lub o pracy, o finansach, o kupnie sprzedaży domu, o zmianie pracy, o przeprowadzce, powrocie do domu, na przykład zagranicy no o różnych planach waszych czy o dzieciach, czy po prostu o, o mężu także zapraszam nie musicie mm, zadawać tylko sobie pytań, ale także co do waszego dziecka lub męża, lub partnera myślę, że wszystkie te historie które tu mieliśmy, trzy historie się naprawdę potwierdziły z rzeczywistością. Zapraszam na sobotkowe wróżby miłosne. Kupujcie znaczki, kochani. Tutaj już mi wypadła jakaś karta o ktoś, kto, kto szuka szczęścia no wszyscy szukamy takiego szczęścia tak no z tym, że koniczyna mówi o szczęściu bardzo powierzchownym krótkotrwałym nieraz, bo koniczynka jest wiotka bardzo delikatna i szybko więdnie. chcielibyśmy jednak szczęścia długotrwałego, a nie takiego wiotkiego no ale na pewno szukamy wszyscy szczęścia Zapraszam do kupna znaczków Kochani Edytko, czy mamy jeszcze jakiś znaczek? Nie pominęłyśmy żadnego No dobrze, to kochana Edytko, Bibi, skończymy na dzisiaj, dobrze? W takim razie, bo to było tylko taki akcentik na sobotkę. Nie będziemy czekać na znaczki i jeszcze zrobimy liveik, być może w weekend. Także żegnam was, kochani wszystkich, serdecznie pozdrawiam w ten sobotkowy czas i yy, dziękuję, Bibi. W takim razie serdecznie, tak, dziękujemy wszystkim za obecność. Dziękujemy wszystkim za udział, za znaczki, za czat, którego ja nie widzę, ale zobaczę sobie zaraz. Oczywiście ten filmik będzie wgrany na mój kanał. Szukajcie w playlistie live, wróżby no, live. Będzie wgrany za parę godzin. Także możecie sobie jeszcze raz yy, Ola i dwie Edytki odsłuchać to czytanie. Także tylko, że nie od razu, bo to się wgrywa długo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam w ten sobotkowy czas miłośnie. I do usłyszenia na moim kanale. Jutro zapraszam Was na, na mój kanał na wróżby miłosne. Oczywiście w sobotę zapraszam Was na lustro, jak zwykle. W każdą sobotę będzie lustro teraz, więc zapraszam serdecznie i kochani, życzę Wam pięknego wieczoru. Do usłyszenia. Jeszcze chciałam powiedzieć, że subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i zapraszam również na wróżby indywidualne. Piszcie mi na e-maila, jeśli potrzebujecie wróżby indywidualnej, ja po prostu na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć mogę wejść wtedy głębiej w materię Waszych problemów. I doradzić coś z kart. Do usłyszenia. Już wkrótce dziękuję, Bibi. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.